Python jest interpretowanym językiem programowania, czyli nie ma potrzeby kompilacji kodu źródłowego do kodu maszynowego. Interpreter Pythona potrafi bezpośrednio czytać, interpretować i wykonywać kod źródłowy tego języka. Możliwa jest jednak kompilacja do Pythonowego kodu pośredniego. Python jest też językiem przenośnym pomiędzy różnymi platformami, czyli w większości wypadków możemy tego samego kodu Pythonowego używać na różnych systemach operacyjnych takich jak Linux, Windows, macOS i wiele innych. Jest przyjazny pod względem dydaktycznym, mianowicie program w Pythonie potrafi być kilkukrotnie krótszy niż taki sam program napisany na przykład w C, więc łatwiej go pokazać na ekranie i omówić. Jest najpopularniejszym językiem skryptowym i jednym z najpopularniejszych języków programowania w ogóle, więc nie jest tak zwaną egzotyką dydaktyczną, która później nikomu się nie przydaje. Posiada wiele bibliotek i jest łatwo rozszerzalny, czyli możemy tworzyć własne moduły biblioteki zarówno w Pythonie jak i np. w C czy C++. Najpopularniejszy interpreter Pythona stworzony jest właśnie w języku C. Po uruchomieniu komendy Python 3 dostajemy konsolę interaktywną Pythona, w której możemy zacząć wykonywać jakieś operacje. Python w tym trybie działa jako prosty kalkulator. Jak widzimy na ekranie po napisaniu jakichś działań arytmetycznych i naciśnięciu klawisza Enter na terminal wypisywany jest wynik takiej operacji. Jest to cecha charakterystyczna dla pracy interaktywnej z Pythonem, jeżeli tworzymy program, który jest zapisany w jakimś pliku, to tego zachowania już nie będzie i aby coś wypisać będziemy musieli użyć odpowiedniej funkcji. Większość operatorów ma dość oczywiste znaczenie, warto zwrócić uwagę na podwójną gwiazdkę, która oznacza potęgowanie, podwójny ukośnik, który oznacza dzielenie całkowite i procent, który oznacza resztę z dzielenia. Jak widzimy operacje można grupować przy pomocy nawiasów, spacje nie odgrywają roli, używamy ich tylko dla zwiększenia czytelności. Powłoka interaktywna Pythona działa w sposób podobny do powłoki interaktywnej basza, której używaliśmy na ostatnich zajęciach, czyli możemy przy pomocy strzałek góra-dół przeglądać historię wydanych poleceń. Strzałki prawo-lewo umożliwiają nam edytowanie tych poleceń. Mamy też skrót Ctrl-R do przeszukiwania historii. Jeżeli jakąś operację chcemy przerwać, możemy to zrobić przy pomocy Ctrl-C. W Pythonie możemy korzystać z pamięci w postaci zmiennych, czyli możemy pod jakąś nazwę przepisać pewną wartość, następnie możemy się do niej odwoływać w różnych operacjach używając tej nazwy. Oczywiście zmiennych możemy mieć wiele i Python tutaj również jest liberalny pod względem składni, czyli możemy w operacji przypisania czy też odwołania się do nazwy zmiennej dość swobodnie używać spacji celem poprawy czytelności takiego zapisu. Pythona możemy używać jako bardziej zaawansowanego kalkulatora, czyli na przykład możemy obliczać w nim funkcje trygonometryczne i tym podobne rzeczy, jednak w tym celu potrzebne jest zaimportowanie odpowiedniego modułu, czyli de facto takiej biblioteki Pythonowej. Mamy ogólnie dwie metody włączania modułów, możemy napisać import nazwa modułu i żeby korzystać z elementów znajdujących się w tym module musimy każdą funkcję, czy też zmienną w nim znajdującą się poprzedzać nazwą tego modułu i kropką. Możemy też napisać, że z jakiegoś modułu importujemy coś, jeżeli podamy gwiazdkę to wtedy importujemy wszystko i następnie po prostu używać elementów znajdujących się w tym module bez ich prefiksowania. Mamy też możliwość importowania pod inną nazwą, co niekiedy może być przydatne. Na przykład gdy mamy do zmodyfikowania jakiś kod programu, który przypadkowo używa zmiennej o nazwie modułu, który chcemy zaimportować, to wtedy ten moduł możemy zaimportować pod inną nazwą. Tu należy zaznaczyć, że Python używa tej samej przestrzeni nazw dla zmiennych, modułów, funkcji i tak dalej. Inaczej mówiąc, żyją one w tym samym świecie, zatem jeżeli mamy zmienną MAF to import modułu MAF pod jego nazwą spowoduje utratę tej zmiennej. Praca z konsolą interaktywną jest wygodna jeżeli robimy jakieś krótkie eksperymenty, czy też używamy Pythona jako kalkulatora do policzenia czegoś na boku. Natomiast jeżeli chcemy napisać jakikolwiek większy program to wklepywanie za każdym razem po uruchomieniu interpretera poleceń nawet jedynie kilkunastu linii kodu i ewentualnie poprawianie w nich czegoś niekoniecznie jest przyjemne, dlatego kod Pythonowy możemy pisać w pliku. Typowo przyjmuje się, że pliki Pythonowe mają rozszerzenie .py, natomiast interpreter uruchomi również kod z pliku, który nie będzie miał rozszerzenia lub będzie miał dowolne inne. Należy unikać nazywania plików nazwami modułów importowanych w ramach naszego programu, w niektórych sytuacjach może to prowadzić do dziwnych błędów. Kod zapisany w pliku możemy uruchomić podając ten plik jako argument do wywołania polecenia Python 3. Jeżeli chcemy wczytać jakieś ustawienia, na przykład wartości zmiennych z pliku i uzyskać konsolę interaktywną, w której będą dostępne, możemy to zrobić dodając opcję "-i". Python wykona wtedy polecenia zawarte w wskazanym w linii poleceń pliku i uruchomi konsolę interaktywną ze środowiskiem takim, jakby te polecenia były w niej wprowadzone. Tworząc kod w pliku należy pamiętać, iż w trybie tym nie mamy automatycznego wypisywania nieprzypisanych wartości na ekran, zatem jeżeli chcemy coś wypisać musimy skorzystać z funkcji print, tak jak miało to miejsce w przykładach widocznych na ekranie. Wywołanie tej funkcji wygląda podobnie jak wywołanie każdej innej funkcji w Pythonie. Po nazwie funkcji w nawiasach okrągłych podajemy argumenty, które mają być do niej przekazane. Kolejne argumenty rozdzielamy przecinkami. W celu stworzenia estetycznego kodu możemy zastosować dowolny układ spacji. Mogą one być pomiędzy nazwą funkcji a nawiasami oraz wokół argumentów lub może ich nie być wcale. Argumentami mogą być zmienne, stałe, wyrażenia i tak dalej. Co do zasady najpierw zostanie ustalona wartość argumentów, np. obliczona wartość wyrażenia arytmetycznego, a dopiero potem wykonana funkcja, której to wyrażenie było argumentem. Funkcja print wypisuje na ekran przekazane do niej argumenty, rozdzielając je standardowo spacjami, a wypisywanie kończy wypisaniem znaku nowej linii. Wywołanie funkcji print bez argumentów wypisze nam znak nowej linii. Print przyjmuje dowolną ilość argumentów pozycyjnych, które wypisze na ekran oraz może przyjąć kilka argumentów identyfikowanych przez ich nazwę służących do sterowania jego zachowaniem. Jednym z takich dodatkowych, opcjonalnych argumentów identyfikowanych przez nazwę jest sep, ustawiający separator używany do oddzielania poszczególnych wypisywanych wartości. Drugim jest end, używany do ustawienia separatora kończącego wypisywany tekst, którym domyślnie jest znak nowej linii. Oczywiście każdy z nich, a także oba możemy ustawić na dowolną wartość, także na ciąg pusty. Pojawiły nam się ciągi znaków ujęte w cudzysłowa, są to napisy. W Pythonie napisami są ciągi znaków ujęte w pojedyncze cudzysłowa apostrofy lub w podwójne cudzysłowa. Nie ma tutaj żadnej różnicy pomiędzy stosowaniem pojedynczych a podwójnych cudzysłowów. W niektórych językach programowania takie różnice występują. W Pythonie ważne jest jedynie, aby napis zaczynać i kończyć w taki sam sposób. Jeżeli chcemy, aby nasz napis obejmował wiele linii lub mógł zawierać niezabezpieczane znaki cudzysłowa i apostrofu, możemy skorzystać z napisu wieloliniowego. Do rozpoczęcia takiego napisu stosuje się trzykrotne powtórzenie znaku apostrofu lub cudzysłowa i w taki sam sposób się go kończy. Oczywiście, jak widzimy na ekranie, napisy możemy też przypisywać do zmiennej. Więcej o napisach będziemy mówić w dalszej części zajęć. Pewną formą napisu, czy też tworu napisopodobnego jest komentarz. Typowy komentarz w Pythonie rozpoczynamy od znaku hasza, czyli krzyżyka i trwa on do końca linii. Jest to tak zwany komentarz liniowy. W Pythonie nie ma komentarzy blokowych, które wycinają fragment linii. Jeżeli chcemy użyć komentarza wieloliniowego, stosujemy w tym celu napis wieloliniowy nieprzypisany do żadnej zmiennej. Typowo komentarze tego typu mają charakter komentarzy dokumentacyjnych, czyli programista umieszcza je w kodzie na ogół na początku funkcji, modułu i tym podobne celem opisania działania tego fragmentu kodu. Python oferuje wbudowany system dokumentacji, z którego możemy korzystać uruchamiając funkcję help i podając jej jako argument napis reprezentujący nazwę typu lub funkcji, o której chcemy uzyskać informację lub po prostu funkcję zmienną danego typu i tak dalej. W przypadku modułów i funkcji, w których użyjemy komentarza dokumentacyjnego zostanie on użyty do wygenerowania takiej dokumentacji. Na ekranie widzimy w tej chwili przykład komunikatu o błędzie zwróconego przez Pythona. Zawiera on informacje o lokalizacji błędu, nazwę pliku oraz numer linii w trakcie przetwarzania, której wystąpił. Ponadto zawiera także opis błędu informujący o jego przyczynie. W tym wypadku jest to odwołanie się do niezainicjalizowanej zmiennej X. Komunikaty o błędach należy czytać i próbować zrozumieć, gdyż zawarte w nich informacje mogą pomóc zlokalizować i usunąć błąd. Mamy jeszcze jedną metodę wykonania kodu z pliku. Możemy tego dokonać takim magicznym zaklęciem, jakie widoczne jest teraz na ekranie. Ogólnie polega to na otwarciu i przeczytaniu wskazanego pliku, dzięki czemu uzyskujemy napis reprezentujący jego treść, a następnie wywołaniu na tej treści funkcji exec, która wykonuje podany napis jako kod pythonowy. Po takim wykonaniu pliku, podobnie jak przy użyciu Python i zmienne i inne obiekty utworzone przez kod zawarty w tym pliku, będą dostępne w bieżącym interpreterze Pythona. Oczywiście do funkcji exec nie należy przekazywać danych wprowadzonych przez użytkownika do naszego programu, ponieważ umożliwia to stworzenie dziury bezpieczeństwa polegającej na wykonaniu obcego kodu z prawami naszego programu. O czytaniu i zapisywaniu plików będziemy mówić na dalszych zajęciach. Jak już pewnie wszyscy zauważyli instrukcję w Pythonie kończy znak nowej linii i nie mamy tutaj potrzeby używania średnika. Użycie go jednak na końcu instrukcji jest dozwolone i nie jest traktowane jako błąd składniowy. Ponadto średnik może być używany do rozdzielania instrukcji w ramach kodu przekazywanego opcją "-c". Oprócz standardowego interpretera Pythona mamy też interpreter i Python, który jest stworzony z myślą o większej wygodzie w pracy interaktywnej, czyli np. wygodniej się w nim edytuje wielolinijkowe funkcje i tym podobne. Dla Pythona 3 używamy polecenia i Python 3.